helfen, pomagać. W tym odcinku dowiecie się, dlaczego mówimy helfen by, helfen mit, helfen gegen oraz dlaczego jest helfen dir, mir, a nie dich lub mych. Zapraszam Was do pierwszego odcinka pod tytułem Rekcja Czasownika. Pomagać. Co wiemy o czasowniku helfen? Wiemy, że łączy się z przypadkiem, który nazywa się dativ. Ten przypadek odpowiada na pytanie wim, czyli komu. Również w języku polskim mówicie pomagam komu. Ich helfe wiem. Więc jest to przypadek, który trzeba zapamiętać. Jest to bardzo logiczne. Er hilft, er half, er hat geholfen. Widzicie również, że ten czasownik odmienia się nieregularnie. I to również trzeba zapamiętać. Łączy się z czasownikiem haben. Er hat geholfen, a nie er ist geholfen. helfen będzie łączył się z przypadkiem zwanym dativ oraz będzie tworzył lekcję czasownika z takimi przyimkami jak by, który zawsze łączy się z dativ, gegen, który łączy się z akuzatiw, oraz mit, który łączy się z dativ. I zaraz dowiemy się, czym te poszczególne przyimki w połączeniu z czasownikiem helfen różnią? Samo helfen plus dati oznacza to pomagać. Pomagać komu? Ich helfe dir immer gerne. Wir helfen den Nachbarn sehr oft. Würdest du mir bitte helfen? Ihr muss unbedingt geholfen werden. Tutaj czasownik helfen łączy się bezpośrednio z danym przypadkiem. Nie ma tutaj żadnych przyimków. Helfen by oznacza pomagać przy czymś, pomagać przy pracy, Hilfst du mir bitte bei der Arbeit? Wobei soll ich dir helfen? Ja, dabei kann ich dir helfen. Mein Nachbar hilft mir beim Umzug. Helfen gegen plus Akkusativ. Oznacza pomagać na coś. Na przykład wtedy kiedy mamy jakieś dolegliwości. Kaffee hilft gegen Müdigkeit. Wogegen soll das helfen? Was hilft gegen Sodbrennen? Melissentee hilft gegen Stress und Schlaflosigkeit. I tutaj bardzo często używa się niepoprawnie połączenia helfen für. To jest niepoprawne, należy powiedzieć. Helfen gegen, czyli pomagać przeciwko czemuś. To jest poprawna forma. Helfen mit plus dativ z kolei oznacza pomagać z czymś. By, helfen by. Helfen by plus datif oznacza pomagać przy czymś, przy jakiejś pracy domowej, czy przy przeprowadzce. Natomiast helfen mit oznacza pomagać czymś lub z czymś dosłownie. Du hilfst nie mit deiner Erfahrung. Danke. Womit kann ich Ihnen helfen? Womit kann ich helfen? Ich hoffe, dir damit geholfen zu haben. Er hilft immer mit guten Ratschlägen. Ich hoffe, euch auch geholfen zu haben. Mam nadzieję, że wam również pomogłam. Oprócz kanału YouTube znajdziecie mnie na Facebooku, na stronie www.ewadeutsch.pl oraz na Instagramie.